Ilość wybitnych talentów, to już to jest inspirujące. Wiadomo, że ci ludzie mają osobowość, mają talent i ten talent inspiruje. Oprócz tego dla mnie ciekawą podróżą była wyprawa w kierunku yy, Niewerlandii, czyli Piotrusia Pana. Chociaż to nie jest moja literatura, nie wiem czy to jest maszyna, czy to znaczy w jest popularny Piotrusz Pan? Chyba wśród najmłodszych, to może i tak, ale. Czy ktoś czytał Piotrusza Pana albo się interesował Pana? Nikt, nie, jedno z nie, już jest pieniądze. No to Ale nie w tym czasie. Bo w moim pokoleniu Piotr Słan, nie był takim codziennym daniem, że się czytało wam na gminie. To jest kultura gnozasta i to ich świat. I ja byłem zafascynowany, że mogę wejść do cudzego grudka. I że muszę też udowodnić, że jako Polak, który ma skłonność do pisania ciężkiej muzyki, bo wszyscy polscy gnozdoży yy, dosyć ciężko piszą, myślę o muzyce tej filmowej, czy klasycznej. No bo jesteśmy krajem takich dramatów i historii, czyli... O nie, nie wiem. No, tak, my jesteśmy po prostu...